Witam. Dzisiaj opowiem o pływających okienkach. Każdy sobie organizuje tak pracę, jak mu wygodnie. Dlatego można okienka sobie w programie poprzestawiać według własnego uznania. Ale początkującemu zdarza się nacisnąć tam, gdzie nie trzeba oderwię od programu okienko i nie będzie mógł potrafić je osadzić we właściwym miejscu. Klikam nowy projekt, wpisuję tytuł, klikam pusty projekt, wpisuję wymiary dla HD, klikam ok, klikam w zakładce start, pusty slide, mamy kanwę i na niej umieścimy przykładowy film do obróbki. Pusty slide cofam do zera, klikam w zakładkę adnotacja, klikam wideo i klikam ten film i klikam otwórz. Nieraz tak jest, że początkujący kliknie tam myszką, gdzie nie trzeba. Na przykład na kineskę na osi czasu. Oś czasu została oderwana od programu, jest ruchoma i nie wiadomo, co dalej robić, aby montować film. Rozwiązanie w zasadzie jest proste. Łapię te okienko za górną belkę i idę pomału w dół. To jest obojętnie, czy ja będę trochę po lewej stronie, czy po prawej, czy po środku. Idę w dół powoli i obserwuję, co się dzieje. Pojawił się pasek poziomy. On jest lekko przezroczysty. Mam nadzieję, że go widzicie i puszcza. Wszystko jest na swoim miejscu. Klikam play. Można wreszcie zacząć pracować. Ja pokażę Wam teraz, jak ja umieszczam oś czasu. Gdy ja pracuję, odpinam i ciągnę w górę, aż pojawi się pasek, poziomy i puszczam. Pika play. Teraz wyeksportuję ten film na zewnątrz programu. Klikam wideo, wybieram MP4, nic tutaj nie robię w tym okienku, klikam OK. Klikam tak, aby zobaczyć film. To na razie. Cześć.